W tym filmiku powiem ci parę zdań, jak wybrnąć z rejonizacji womp -ów. Jeżeli chodzi o badania kierowców po alkoholu. Witam, mam zameldowanie w Centralnej Polsce. Dzisiaj zadzwoniłem do innego WOMP. Umówiłem się na termin badań i tutaj moje pytanie. Czy jakim podam adres hostelu, w którym się zamelduję, to czy będę się czepiać mnie? Dlaczego tutaj się chce badać, a nie w moim mieście. Troszeczkę im nakłamałem, że pracuję w różnych miejscach i zjeżdżam tylko na weekendy do domu. Czy kopia skierowania będzie akceptowana? Oczywiście potwierdzona w starostwie za zgodność z oryginałem. Pozdrawiam i będę wdzięczny za jakąkolwiek informację. I teoretycznie w tych najnowszych niektórych dowodach osobistych nie ma już adresu zameldowania, a według przepisów badasz się zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania. a Mieszkać sobie w tej chwili w Polsce możesz gdzie chcesz. No, jednak czujność lekarza WOMP-u może wzbudzić skierowanie z innego województwa, szczególnie ta potwierdzona za zgodność kopia. No, lekarz może podejrzewać, że przeszedłeś w swoim WOMP-ie badanie yy, i dostałeś orzeczenie negatywne i to niestety może go troszeczkę spłoszyć. Innym problemem jest to, że często orzeczenia lekarskie końcowe nie są wydawane od razu. Tak jakby powiedzieć, jak u mnie u lekarza prywatnego do ręki, tylko wysyłane pocztą. No i adres tutaj może być jakimś problemem. Także m, najbezpieczniejsza opcja to chyba jakieś y, czasowe zameldowanie się u rodziny, u znajomych, czy u kogokolwiek. A przynajmniej podanie ich adresu, na który może przyjść korespondencja, w tej korespondencji orzeczenie. No i ktoś ci orzeczenie to musi przekazać. Od biedy możesz podać adres tego hostelu, ale tutaj cała sztuczka chyba polega na tym, żeby to zrobić jakoś z przekonaniem, żeby się nie zamotać, stękać, kwękać, mieć przygotowany z pamięci, podać kod pocztowy, adres i podać to jako adres zamieszkania, a nie hostelu czy hotelu, czy czegokolwiek innego, tak aby lekarz nie uparł się przy prawdziwym adresie, albo przynajmniej nie zaczął dociekać, gdzie tak naprawdę mieszkasz. No, warto wtedy orzeczenie odebrać osobiście z WOMP-u, aby nie zostało jakoś zagubione, no chyba, że masz w hotelu znajomą recepcjonistkę, aby ci jakoś ona tam przekazała. Także na tym polega właśnie cała sztuczka, jakby to powiedzieć, żeby przekonywująco jakoś tego lekarza z WOMP przekonać o tym, że to miejsce zamieszkania, które podałeś jest twoim miejscem prawdziwym. Bo wierz mi, że jeżeli coś zacznie czuć, że kręcisz, to sztuczka się nie uda. I tak jak powiedziałem wcześniej, problemem może być tutaj ta potwierdzona za zgodność kopia skierowania. Kopia zawsze sugeruje, że to prawdziwe skierowanie zostało gdzieś już wcześniej zużytkowane najprawdopodobniej w WOMP-ie tym naprawdę przyporządkowanym do twojego miejsca zamieszkania. Natomiast możesz użyć wymówki, że no zagubiłeś i po, poszedłeś do starostwa, starostwo ci potwierdziło i wysłało cię y, jeszcze raz. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz Specjalista Medycyny Transportu, no nie jestem tak y, przekonany do takiego jakiegoś tam kombinowania, no ale sam wiesz, jedne wąpy są takie, drugie siakie. No, z tego co wiem, WOMP dolnośląski na przykład jest trochę bardziej spokojny niż te w Małopolsce czy na Śląsku ale jeżeli możesz, to jednak zrób to w swoim wąbie, przygotuj się i mam nadzieję, że odniesiesz jakiś sukces, wyciągniesz wnioski i więcej za kółeczko pijany nie siądziesz. Także, jeżeli ci się jakaś taka sztuczka udała, napisz to w komentarzu do tego wideo i w sumie do zobaczenia wkrótce. Subskrypcja moich kanałów lub obejrzenie innego filmu o badaniach w womp